Wyobraź sobie, że wchodzisz na twój ulubiony świat survival, ale zamiast powiecie w swoim domku, pojąc się na jakiejś platformie z pedroka. Nie masz przy sobie żadnych itemów, gdyż zostały ci one zabrane. Nagle zauważasz tabliczkę i skrzynkę. Na tabliczce napisane jest, że jeśli się stąd wydostaniesz, dostaniesz 1000 złotych. W skrzynce znajdują się takie oto itemki, zastanów się w jaki sposób możesz z nich korzystać, żeby się uwolnić, a za chwilę poznasz odpowiedź. Ale zanim to, zapraszam Ciebie do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem oraz łapeczki w górę na tym kanale, bo to bardzo rozwija kanał, a jesteśmy już bardzo blisko tysiąca subskrypcji. Bierzesz wszystkie rzeczy ze skrzynki, mieczem zabijasz ryby, aby uzyskać 9 bone milów. z tych bone milów robisz blok kości, podbudowujesz się i robisz klacza przy pomocy borówki. To by było na tyle, także trzymajcie się, po pozdrawiam serdecznie, no i pa!